Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jeżeli mnie nie znasz, to jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej do Policji i spotkałem się ostatnio ze znajomym psychologiem policyjnym, który na poważnie myśli o odejściu ze służby. Przyjechał do mnie do przychodni, była taka pogawędka, on się powoli rozgląda za jakimś miękkim lądowaniem, za jakąś pracą. Ma tam uprawnienia z medycyny transportu, z broni ale nie o to chodzi, tylko podzielił się ze mną wyjątkowo cennymi informacjami, a mianowicie, jest tajemnicą Poliszynela, że do Multiego podchodzi teraz na tydzień tylu kandydatów, co kiedyś w jeden słaby dzień. Bardzo często, czyli często, gęsto nie mogą w ogóle zebrać grupy, szczególnie jak nagle dwie, trzy osoby zrezygnuje w ostatniej chwili, no to siedzą tam nad jednym czy dwoma i cała ekipa się tam nad nim pałuje, prawda? I zaczęli się martwić, że stracą rację bytu, jeżeli w ogóle tych kandydatów nie będzie. I zaczęła się taka ukryta presja ze strony przełożonych, aby zbytnio nie uwalać, bo wkrótce nie będzie miał kto jechać do szkółek, czyli do naszych słynnych akademii policyjnych, na pewno wiesz jakich odwołania od PZP, które kiedyś nie miały szans na powodzenie i sam tak twierdziłem spokojnie zmieniają wyniki na pozytywne i nie, to nie tylko PZP, prawda, ale nawet jakieś tatuaże, jakieś choroby, które no, wydawały mi się, że zdecydowanie gościa y, dyskwalifikują. No i po drugie i to też muszę potwierdzić. Starsi policjanci są przepracowani i czekają tylko na podwyżki w 2019 aby masowo odejść ze służby i to będzie eksodus, prawda? Także, być może wspomnisz moje wideo za parę miesięcy, że nabory w przyszłym roku to będą jakieś kosmiczne. kosmiczne ale życzeniowo, prawda? I potwierdza to się też z moimi spostrzeżeniami ze szkoleń, Kiedyś, 10-5 lat temu, a nawet przed yy, na przejściu stary, nowy multi miałem dziennie dziesiątki maili z zapytania o szkolenie, błagalne zapytania Niech mnie Pan tylko przeszkoli, prawda? Natomiast są to teraz pojedyncze osoby być może i Ty z reguły po przejściach w postaci takich nieudanych płatnych szkoleń konkurencji, no lub w ogóle się nie szkolił 5-6 razy i jakoś yy, ciągle powtarza ten sam błąd, wali tym łbem w ścianę i nie wie czemu go ten web boli. Natomiast, yy, członkowie mojej elitarnej grupy, którzy już przeszli moje szkolenie, dostali się do szkółki, no ładnie mi maldują, że w pierwszych miesiącach odpada na dzień dobry około 30% kandydatów. Dają jakieś tam bullshit, powody, żeby odejść, ale prawda według mnie jest taka, że zetknięcie się z realiami policyjnymi bywa dla takiego mięczaka bolesne. No, po prostu yy, rzuca zabawki, prawda, strzela focha, czy tam cokolwiek by tam nie robił. Obwinia wszystkich, tylko yy, nie siebie. Część ludzi wytrzymuje. No i kolejna tura jest już po przejściu do prewencji No niestety jesteś tam typową zapchaj dziurą od miesięcznic czy jakichś niezliczonych marszów pod Sejmem Czarnych, białych, zielonych, kolorowych, prawda, marszów tęcza no, no naprawdę, nawet tego nie śledzę. Natomiast jest cała kupa ziomów Chcesz go tam gościa wziąć, a tam pięciu Cię filmuje na komurach i rób sobie tam co chcesz. Tutaj nie chodzi mi o to, żebym trudności Ci służby policyjnej mnożył i zniechęcał, natomiast no, bądźmy szczerzy, policja PR też ostatnio najlepszy nie ma. Natomiast, tam gdzie jest bad news jest i good news. I jaki jest pozytywny dla Ciebie aspekt tej całej sytuacji, a mianowicie jeżeli policja jest twoim marzeniem od dziecka, jedynym tym przeznaczeniem, czujesz to w głębi serca, bez niej nie wyobrażasz sobie dalszego życia, jest prawie że twoją dziewczyną, twoją kochanką, prawda, to nie będziesz miał lepszej okazji, aby do niej aplikować i, co najważniejsze, bezproblemowo się dostać. A mechanizm jest tutaj wybitnie prosty, Ameryki nie odkryje. Jeżeli, jak mieli nadmiar kandydatów, to po prostu mieli ich w dupie i nie szanowali. No, yy, uderz się we własne podwórko, na tej samej zasadzie Ty nie szanujesz tego, co dostałeś w, namiar, w nadmiarze za darmo. Zastanów się, jak pożyczyłeś od kogoś samochód, czy z jakiejś wypożyczalni, to zadaj sobie pytanie, czy oddałeś ten samochód umyty, prawda? No, Mam nadzieję, że tak. Jeżeli, jeżeli tak, to jesteś chlubnym wyjątkiem. Natomiast, jak coś Ci przyszło z trudem, ten samochód kupiłeś na raty, było ciężko, prawda, musiałeś w niego sporo zainwestować, to sytuacja zmienia się tu diametralnie, pucujesz nawet opony, cackasz się z tym autem jak z jajkiem. I paradoksalnie, jak podchodzisz pierwszy raz do Policji. Odradzam ci jakiekolwiek płatne szkolenia. Dobrze usłyszałeś, dotyczy to również mojej działki. Zdecydowanie nie ma sensu, abyś pchał swoją ciężko zarobioną kasę w jakieś przereklamowane kursy, czy symulatory z kosmosu, które naprawdę niewiele mają wspólnego z nowym multi. Z prostego powodu nie mają wspólnego, ponieważ tak naprawdę nowy multi jeszcze nie za bardzo wypłynął na powierzchni ziemi. Natomiast co do jakości tych materiałów, dobrze o tym wiem, ponieważ yy, często, gęsto dostaję prośby o cenę yy, tych, tych materiałów. No, jest to zwykle kupa szajsu. No, no, nie mogę Ci zabronić, żebyś mi coś takiego do oceny przesłał, ale tak szczerze mówiąc, patrzę z reguły na to przez 5 sekund jak widzę to samo gówno, tylko w innym opakowaniu to odpowiedź możesz dostać jedną. Szczególnie to dotyczy się tak zwanego rynku wtórnego, prawda, bo uważam, że powinieneś szanować prawa autorskie i z reguły to, co krąży na rynku wtórnym, to jest multi 1, a nie Multidwa. I yy, tak szczerze uważam, że zrobią Ci one więcej szkody niż pożytku, bo tylko namieszają Ci wełbie, zaczynasz pisać bzdury na teście, a yy, wierz mi, że nie o to tam chodzi. Formułę Multu odkrywałem przez 5 lat i dopiero jak dostałem jakieś naprawdę wartościowe materiały, wartościowe relacje, wartościowe zrzuty, to dopiero po pięciu latach ta formuła mi się skrystalizowała, a przez pierwsze pięć lat to tak troszeczkę było że tak powiem, prowadzenie ślepego. Natomiast w tej chwili wystarczy Ci mój darmowy materiał z YouTube'a, czy z jakichś innych źródeł, idziesz jak po swoje. No, smutna sprawa, musiałem zlikwidować kanał jeden z materiałami, niestety, Ziom zarezerwował słowo kluczowe, określające nazwę testu do policji, straszy prawnikami trudno tam, żebym tam za jednego czy dwóch studentów się z nim tam y, pałował. Natomiast y, dostaję kupę relacji, takich relacji, czy opinii, dziękujących mi za ten darmowy materiał, a taki świeżo upieczony policjant po prostu poświęcił jedynie swój czas przed ekranem monitora zakłada słuchawki i nie wydaje ani grosza na jakieś różne fiki, miki. Drugi good news. Jestem w trakcie robienia kolejnego multisymulatora. Jest to 120 parę pytań. Chodzi o ten zegar, taki zegar, kółeczko, prawda? Klikasz w co piąte pytanie i klikasz co dwie minuty. Na pewno zrobię jakąś wersję darmową. No, niestety moi elitarni dostaną tą wersję hardkorową. Także, jak zamierzasz podejść po raz pierwszy, to nie masz się po prostu co stresować, tylko po spokojnym przygotowaniu przejrzyj co masz w sieci za darmo i zostań tym policjantem, a co więcej, nie wyleć mi zaraz z Akademii Policyjnej, tam z Legionowa czy skąd tam by to nie było. Prawda? I no, możesz być trochę skonfundowany moją treścią, moim przekazem, natomiast kiedy w takim razie warto skorzystać z płatnych szkoleń i w chwili obecnej przy braku kandydatów do Policji, za jedyną taką sytuację uważam, jeżeli jesteś takim gościem po przejściach, czyli korzystał z tych płatnych materiałów, od jednego wziął, drugiego wziął, trzeciego wziął, każdy twórca gwarantował ci wysoką zdawalność, a nawet w zasadzie ci już że tak powiem dawał mundur policyjny w, w pakiecie, a potem idziesz na Multiego i się okazuje, że te materiały nie mają nic wspólnego w konfrontacji z rzeczywistością. No powiedzmy 10% wspólnego to jest jakiś maks. Także wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle tylko w Twoim portfeliku troszeczkę lżej lub na mastercarcie mastercarcie trochę mniej grosiwe. Także, jeżeli zdajesz trzeci raz i więcej, powiedzmy wtedy moje szkolenie ma sens. Ostatnio, powtarzam to już po raz któryś, zdał mi gość za siódmym razem, prawda? czyli sześć podejść daremno. W tej chwili zdał relację, że przeszedł PZP. No, ale mówię, jeżeli zdajesz po raz pierwszy, to tylko Szkol się wtedy, się wtedy, kiedy jesteś wybitnie zmotywowany lubisz się solidnie przygotować, chcesz być tym wodzirejem poprzez pracę w mojej elitarnej szkoleniowej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Oczywiście, zasubskrybuj mój kanał Elitarna Szkoleniowa lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu Testy do policji.